Czy masz szansę odzyskania prawa jazdy zawodowego? Oczywiście utraconego za jazdę po alkoholu. Ale na badaniach w WOMP udało Ci się odzyskać prawko amatorskie. Zapytanie mojego widza Witam Panie Doktorze, rok temu zatrzymano mi prawo jazdy na pół roku, ponieważ byłem po spożyciu alkoholu. Po tym czasie stanąłem na komisji WOMP Ze względu na złe wyniki wątrobowe, nie odzyskałem prawa jazdy. Dostałem zalecenia i miałem stawić się ponownie na, za rok. Stanąłem na wysokości zadania, zacząłem leczenie, przeszedłem nawet grupową terapię uzależnie od alkoholu, od 10 miesięcy nie piję, nie czekałem roku, tylko po pół roku ponownie byłem na badaniach w WOMP-ie. Wyniki już były idealne, ale niestety lekarz oddał tylko trójkę, tłumacząc tym razem, ze względu, że to ze względu na stan zdrowia. Trójka to jest stare określenie chyba prawa jazdy amatorskiego. Pomimo braku przeciwwskazań od specjalistów, lekarz medycyny pracy w WOMP odebrał mi prawo jazdy jedynkę, czyli zawodowe, i dwójkę bezterminowo. Nie odwoływałem się, bo postraszył mi, że mogę pozbyć się też tej trójki, czyli amatorskiego. Natomiast w wydziale komunikacji poinformowano mnie, że pomimo bezterminowego zabrania, mogę stanąć ponownie na komisję tylko troszeczkę się u mnie pozmieniało. Zmieniłem adres zamieszkania i chciałbym wiedzieć, jak to by teraz wyglądało. Chciałbym się zarejestrować do WOMP mojego obecnego miejsca zamieszkania. Skąd wziąć skierowanie i czy jest jakakolwiek szansa, że lekarz wydać może inną decyzję i zwrócić mi prawo jazdy. Z doświadczenia wiem, że lekarze raczej nie bardzo chcę podważać decyzji kolegów po fachu, czy jest sens ponownego stawania na badania. Chciałbym nadmienić, że jestem po operacji bypassów, ale lekarz kardiolog nie widzi przeszkód w pracy kierowcy samochodu ciężarowego, ponieważ wyniki, jak, są, jak to określił, są idealne. Oprócz tego, został stwierdzony bezdech senny, posiadam aparat do spania. I tutaj również lekarz, ordynator oddziału pulmonologii, nie widzi przeciwwskazań do wykonywania pracy. Obaj specjaliści wydali mi stosowne zaświadczenia do WOMP. Z góry dziękuję za poświęcenie mi uwagi i odpowiedź. No, sytuacja tutaj jest dość częsta, że masz zaświadczenie od najprzeróżniejszych specjalistów, profesorów, ordynatorów, czy innych tam jakichś miejscowych guru medycyny, ale niestety to lekarz uprawniony do badań kierowców podejmuje ostateczną decyzję i jak tutaj słusznie zauważyłeś, no niestety często są te decyzje negatywne. Czy warto powtórnie stawać do womp -u? Aby było jasne, jak już odzyskałeś prawko w womp Jakiekolwiek prawko, czy nie odzyskałeś tego prawka, ale byłeś już badany w WOMP-ie to nie potrzebujesz już żadnych skierowań, ponieważ to, które dostałeś z urzędu, oddałeś do womp jest wszystko ok, oni wiedzą, że to skierowanie tam u nich gdzieś jest. Natomiast Jakie są szanse na przejście? Mówię konkretnie tutaj o odzyskaniu tego prawa jazdy zawodowego. Szczerze mówiąc według mnie, nie są zbyt wielkie, ale jak nie podejmiesz tego ryzyka, jak nie podejdziesz do badania, to po prostu nie będziesz wiedział. Tym bardziej, że to jest kierowca zawodowy, czyli przypuszczam, że szewcem nagle nie zostanie. Trudno mi jest oczywiście powiedzieć, z jakiego konkretnie powodu lekarz odebrał Ci to prawo jazdy zawodowe, no ale schorzenia wymienione przez mojego widza są dość poważne, same bypassy świadczą o jakiejś przewlekłej chorobie serca, tam mogło być jakieś naciśnienie, mogły być problemy z cholesterolem. No, nie chcę spekulować. No niestety, to nie ja badałem tego pacjenta, aby się tak wypowiadać konkretnie, Natomiast wierzę, że lekarz z WOMP-u prawdopodobnie podszedł rzetelnie do sprawy, ma jakiś całościowy obraz tych schorzeń, podjął właściwą decyzję. Czyli najprawdopodobniej mój widz dostał negatywne, prawo, znaczy negatywne orzeczenie na prawo jazdy zawodowe za tak zwany całokształt. Co do badania w innym WOMP-ie, to nie ma tutaj żadnych innych przeciwwskazań możesz się badać w WOMP-ie, w którym masz ochotę jak zmieniłeś miejsce zamieszkania, to tym bardziej jest jakieś uzasadnienie ale wie, wiem, że podejdą raczej solidnie do badania a jak podejdą solidnie do badania, to zażądają dokumentacji z poprzedniej placówki. No, jak dostaniesz negatywne znowu oczywiście możesz się odwołać ma to jakiś sens, bo nie sądzę, żebyś już w instytucie prawo jazdy kategorii B stracił, jest to jakieś już prawo prawo jazdy, na, znaczy prawo twoje nabyte No, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że kilkaset złotych to kosztuje, trzeba się tam wybrać No, ale powiedzmy, skórka czasami może być warta wyprawki. Jakie mam doświadczenia z instytutami? Nie mam zbyt wielkich, ale badałem kiedyś pacjenta, który Miał tylko prawo jazdy kategorii B. W WOMP-ie odzyskał. Yy, w WOMPie dostał terminowe na 3 lata, ale tak mu się to nie spodobało, że chciał się poprawdować, odwołał się do instytutu, pojechał sobie do instytutu, a w instytucie skrócili mu do 2 lat. No, wyszło mu to być może na dobre, ponieważ w końcu trafił do mnie, ja mu tam przedłużyłem na troszkę dłużej, i, że tak powiem Lekcję pobrał, parę groszy stracił, ale mówię, to, że było w tym przypadku tak, to nie znaczy, że w Twoim przypadku, czy w przypadku tego kierowcy, nie będzie inaczej, czyli może zarówno odzyskać to prawo jazdy zawodowe, oczywiście, prawa jazdy B już nie straci. Jeżeli mu zależy, ma finanse, to warto do tego instytutu pojechać. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli moje wideo wyjaśniło Ci cokolwiek yy, odzyskiwanie stopniowe każdej kategorii prawa jazdy po utracie za alkohol, daj lajka, daj kciuka. Jak miałeś podobną sytuację oczywiście skomentuj to wideo. Także, powiedz wszystkim czy odzyskałeś to prawo jazdy, czy nie yy, jak wyglądał twój stan zdrowia, czy użyłeś jakiejś sztuczki, że tak powiem, że Ci oddali to prawo jazdy zawodowe, co niestety nie zdarza się zbyt często. I zrób to wszystko jeszcze raz, tak jak powiedziałem w komentarzu pod tym wideo.